Wiesz, każdy z nas żyje w pewnych realiach, które nami kierują. To w jakiej rodzinie się wychowaliśmy, z kim przeżyliśmy dzieciństwo i jak nas ukształtowało życie ma wpływ na nas w teraźniejszości. Niektórzy nie zastanawiają się zanim coś powiedzą. Pomimo bólu spowodowanego przez kogoś, to potraktował nas kiedyś w taki sam sposób. Pamiętaj, dojrzali ludzie są bardziej cenni i wyjątkowi. Wszyscy różnimy się wyglądem, budową ciała, głosem, zachowaniem i zainteresowaniami. Nie krytykujmy interesujących się czymś nietypowym. Zanim zadamy cios uznanego przez nas za nienormalnego, poznajmy go. Postarajmy się zrozumieć, albo przejdźmy obok bez komentarzy. Uwierzmy, że poczujesz się lepiej niż bezwartościowy hejter, niemyślący, co pisze lub mówi. Zastanów się, czy chcesz od kogoś usłyszeć to, co właśnie przygotowujesz się powiedzieć obcemu człowiekowi, którego nie znasz lub najprawdopodobniej nie wiesz o nim wszystkiego. Załóżmy, że ktoś choruje na anoreksję czy bulimię, a my jeszcze się zgrywamy. Nie obwiniamy siebie za nieszczęście, które może spotkać taką osobę, jednakże częściowo się do tego przyczyniamy. Bowiem to, jakim w przyszłości będzie człowiekiem ktoś, kogo nie lubimy, może być spowodowane tym, jak potraktowaliśmy kogoś takiego teraz. Brak zrozumienia kogoś, kto się tnie, płacze naszym zdaniem bez powodu, pokazuje naszą najbardziej dziecinną twarz. Czasem nasze żarty mogą być niezwykle kłujące. Dlatego powinniśmy wiedzieć, że dobry żart bawi wszystkich, a nie tylko nasze towarzystwo. Nie zastanawia nas nigdy, co może czuć osoba mająca choroby skóry czy inne kłopoty zdrowotne, tylko wymyślamy różności, aby mieć tematy do dyskusji. Gdybyśmy jednak jak cywilizowani ludzie zaczęli zastanawiać się nad tym, dotarłoby do nas, jaka jest prawda. Osoby borykające się z trądzikiem, otyłością czy nawet niskim wzrostem nie są z tego powodu szczęśliwe. To, jak ich dodatkowo obsmarowujemy, niczego nie zmieni, a tylko pogrąży ich. Nam osoby, których organizm nie przyswaja leków na zmiany skórne, piety, sport, odchudzanie na siłę. Co oni mają powiedzieć, gdy słyszą o sobie chamskie komentarze? Zwyczajnie milczą, bo wychodzą z założenia, że z bydłem nie ma sensu dyskutować. Jest dużo osób nie zastanawiających się nad tym, co przeżyła ofiara, którą wybrał. Znęcają się, krytykują, wyzywają świadomie, cel do wartościowania, pokazania na słabszą od siebie, jaki jest ważny. Silnym nie jest ten, kto gnębi, bo to żadna umiejętność. Dolność empatii, cierpliwość wynosi się z ciepłego domu. To jest potęgą każdego moralnie dojrzałego i przede wszystkim myślącego człowieka. Takie osoby udowadniają prawdziwość słowa dom, gdzie nie brakowało miłości, wyrozumiałości i rozmowy. Niestety, obgadujący za plecami, wyśmiewający w twarz, tudzież pozwalający sobie krzywdzić innych, udowadniają, jaka jest ich rodzina, z jakiego domu pochodzą jak zostali wychowani. Zastanawia mnie, ile razy ich opiekunowie czuliby wstyd, gdyby dowiedzieli się, jak postępują ich pociechy, czy to nastoletni synowie, czy córki. Chociaż bez względu na to, czy jest się dzieckiem, czy dorosłym, przedstawiamy odbicie swoich rodziców, rodzinnego domu. Urażenie oraz dowartościowywanie się kimś, pozornie słabszym od nas, udowadnia, jak bardzo jesteśmy zakompleksionymi, niedowartościowanymi i przede wszystkim głupimi stworzeniami. Uświadamiamy innym o tym, że sami mamy kompleksy, maskując je naszymi czynami. Ktoś, kto bawi się w plotki, szuka coraz to nowszych pretekstów, aby dowiedzieć się, kto, co robił i z kim, świadczy o kimś nie tyle, co źle, ale pokazuje, iż jest nieciekawy bez życia prywatnego. Ponieważ ktoś, kto jest szczęśliwy, nie ma powodu wiedzieć o sprawach prywatnych kolegów czy koleżanek. Tych, którzy nie chcą wyjawić na światło dzienne swoich historii, nie sztuka obgadać. Zachowanie w tajemnicy zwierzeń ludzi świadczy o nas najlepiej. W taki sposób buduje się zaufanie. Mijają kolejne miesiące a spora część osób jest nieszczęśliwa, czasem z własnego powodu. Udawanie mądrego do niczego nie prowadzi, bo wiekiem i tak widzie, kto w czym jest beznadziejny, a kto bardzo dobry. Bez sensu udawać kogoś, kim się nie jest, a często w większych grupach, szkole, pracy można zauważyć, kto taki jest. Jedynaka można odczytać po zwykłych odruchach. Podobnie kto zwyczajnie ma kompleksy na swoim punkcie. Bycie suką czy dupkiem niczego nie zmieni. Udawanie najsilniejszego chłopaka czy nietykalnej dziewczyny nic nie znaczy, to jedynie potrzeba wyróżnienia się. Może są otoczeni znajomymi. Tylko co z tego, jeśli wielu z nich są zwyczajnie fałszywi. Jeżeli ktoś, z kim trzymamy, lubi rozmawiać o innych, może być przekonany, że o tobie również nieraz wspomniał coś, o czym nie chcesz, aby inni wiedzieli. Jeżeli znasz kogoś, kto do nikogo się nie odsywa i trzyma z małym gronem, to świadczy o jego świadomym wyborze. Ponieważ taki osobnik nie chce być tematem dyskusji, szanuje swoją prywatność i chce decydować o tym, co komu mówi. Tacy nie muszą się martwić o to, że będą sami, ponieważ jeżeli zżyją się z kimś o podobnym nastawieniu, będą mogły spać spokojnie. Natomiast, gdyby mieli nawet tylko jednego towarzysza w życiu, nie załamią się z tego powodu, ponieważ będą potrafili żyć bez otaczających dookoła hien. Niestety, czasem i dorośli potrafią sprawić przykrość. Jeżeli znasz blog, Przygotuj się na stat, który pisze, możesz kojarzyć artykuł o dziewczynie, która w dzieciństwie była odtrącana od innych dzieciaków, gdyż uznali, że skoro kuleje, może zarażać. To przykre i zarazem szokujące, że w tak pozornie cywilizowanym świecie zdarzają się jeszcze tacy, nawet dorośli ludzie. Na koniec chciałbym Ci podziękować za wysłuchanie. Zapraszam Cię na blog Przygotuj się na start. Zostaw po sobie jakiś komentarz, chętnie Cię poznam.